Dzięki przystawce Varoma możesz ugotować od razu cały posiłek. Wystarczy wlać wodę do naczynia miksującego, włożyć ziemniaki do koszyczka, ułożyć warzywa w dolnej części przystawki Varoma, a owoce, ryby lub mięso na wkładzie Varomy. Pozostaje tylko ustawić temperaturę i w kilkanaście minut gotowy będzie zdrowy posiłek. Gotowanie na parze.